Jak widzicie, to jest obwód z diodami, bardzo prosty. Mamy dwie baterie AA, które razem dają napięcie 3 V. Prąd przepływa przez przełącznik. Włączamy i dioda się zapala. Zauważcie dwa oporniki. Zabezpieczają diody przed poborem zbyt dużego prądu. Przełącznik zwiera i rozwiera obwód, przepuszczając prąd. Zaraz zobaczymy, jak ten przełącznik jest zbudowany.